Dzisiaj będę skadrował i powiększał fragment obrazu. Mamy przed sobą zająca na łące. Przesunę ten wskaźnik w miejsce, w którym będę chciał skadrować i powiększyć. Niech będzie to miejsce. Klikam w zakładkę adnotacja, klikam w ikonkę powiększenie skadrowanie. Na podglądzie mamy prostokąt. Położenie prostokąta się zmieni. Jak zaczniemy tutaj przesuwać ten prostokąt. Możemy dokładnie ustawić początek rozpoczęcia powiększenia. Wpisując tutaj odpowiednią wartość. Długość. W tej chwili jest 1000 milisekund. Długość paska mogę. Powiększyć, wtedy animacja będzie trwała dłużej, a jak zmniejszymy, krócej. Przy krótkim pasku powiększenie jest szybkie, a przy dłuższym wolne. Ważna jest też skala powiększenia. Możemy tutaj ustalić od 100 do 500, wybiorę 150 bo chcę, aby powiększenie miało ładny obraz. 150 wpisuję, wpisałem 159, też tak może być. Ramka powiększyła się, ma kolor czerwony. Przesuwamy tą ramkę do centrum. Klikam play. Powiększenie było do końca klipu, ale ja chcę powrócić do oryginalnego rozmiaru. Wybiorę. Na przykład te miejsce, Piknę jeszcze raz powiększenie, skadrowanie. Pojawiła się następna figura. Rozciągam ten prostokąt, łapiąc za punkt zielony do pokrycia się kanką. Widzimy, skala powiększenia jest 100. Wszystko się zgadza. Powinno być 0-0. Zero, zero. Kliknę play, Teraz eksport. Klikam w zakładkę eksport. Klikam w ikonkę wideo, Zaznaczamy kratkę powiększenie skadrowanie resztę bez zmian klikamy OK klikam tak To na razie. Cześć.